Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na Wróżbach Live. Długo nie było już live'iku, kochani moi. Witam Bibiaczku. Witam Elżbieto. Witam Was kochane serdecznie. I zapraszam do zadawania pytań na żywo do kart Lenormanda i do kart Tarota. Oczywiście zapraszam Was do kupowania znaczków, kochani. I zobaczymy, jakie macie pytania, jakie są odpowiedzi. Zobaczymy, co pokażą nam tutaj tak spontanicznie na żywo karty. Zapraszam serdecznie. Znaczki są w różnych cenach, więc zobaczcie. Jakie ceny Wam odpowiadają? Są tak zwane wróżby duże, średnie i małe. Mała to jest do 10 zł włącznie, średnia do 20 zł włącznie i duża ponad 20 zł. Także zapraszam do kupowania znaczków i Bibiaczek będzie mi pisał jakie są pytania i jakie wróżby dawno nie byłyśmy online nie było czasu, też ja byłam w podróży nie miałyśmy jakoś po prostu okazji no ale co jakiś czas jest to możliwe ja też miałam problemy z internetem kochani musiałam zmienić swój abonament i swojego jak to się mówi tego dopomniałam no po polsku to się mówi tego jakby tą firmę, tak? z internetem zmieniłam i dopiero musiałam czekać na wszystkie te po prostu dokumenty. Teraz już wszystko działa, ok. Także też był taki mały problem techniczny, no ale jakoś dałam radę filmiki nagrywałam, ale z live'em miałam problem filmiki były codziennie zapraszam Was na kanał mój kanał, kanał się nazywa Tarot, ja jestem wróżką Loelią i kochani proszę Was również o subskrypcję na moim kanale są codzienne tam wróżby, codzienne filmiki na tematy miłosne szczególnie ponieważ tego chcecie, tego szukacie natomiast również na inne tematy można też coś znaleźć, tak? Więc zapraszam Was serdecznie na mój kanał. Zostańcie subskrybentami. No i teraz zapraszam, kochani, do wróżby. Dobrze. Mała tarot, czy Magda wróci do starej pracy? Cześć, Magdo. Czy Magda wróci do starej pracy? Mała tarot, ok. Czyli Magdo, chcesz wrócić do starej jakiejś swojej pracy byłej? Magda. Cześć Magdo, kochana. Nie wiem, która to Magda, ponieważ miałyśmy już tyle tych Magd tutaj. Czy Magda wróci do pracy? Dobrze, zobaczymy, kochana Magdo. Skup się na tej starej pracy. Skup się, pomyśl teraz o tej starej pracy, o Twojej być może szefowej, o kolegach z pracy i zobaczmy. Czy Magda wróci do starej pracy? Powiedzcie karty, czy Magda wróci do starej pracy? Powiedzcie karty, czy Magda wróci do starej pracy? Powiedzcie powiedzcie, kochane karty, czy Magda wróci do starej pracy? Powiedzcie kochane karty, czy Magda wróci do starej pracy? Powiedzcie kochane karty, czy Magda wróci do starej pracy? Dziesięć mieczy. W tej pracy były jakieś problemy, bo Ty szukasz rozwiązań, widzę. Jakieś załamanie mi się pokazuje. Wspominasz tą pracę pięć kielichów. Tęsknisz za tą pracą. Odeszłaś. Nie, nie widzę, żebyś wróciła, kochana. Nie widzę, widzę raczej na nowym się skupić. Nie widzę, żebyś w następnych trzech miesiącach wróciła. Bo to chodzi o wróżbę na następne trzy miesiące. Nie, nie widzę tego. Raczej widzę odejście i tylko wspominanie. Ale były jakieś problemy, coś nie wiem. Nie widzę, kochana, powrotu. Na nowym masz się skupić raczej. Dobrze, następny, proszę. E, średnia, tarot. Myśli Jarka o relacji z Edytą. Średnia, tarot. Ok. Myśli Jarka o relacji z Edytą. Średnia tarot, ok. Co myśli Jarek o relacji z Edytą? Co myśli Jarek o e, relacji z Edytą? Co myśli Jarek o relacji z Edytą. Powiedzcie karty, co myśli Jarek o relacji z Edytą. Co myśli Jarek o relacji z Edytą. Powiedzcie karty, co myśli Jarek o relacji z Edytą. Powiedzcie karty, co myśli Jarek o relacji z Edytą. jest trójkąt, mamy tutaj pokazany trójkąt mamy yy, yy, mamy kochana Pazia Buław czyli seksualna taka energia mamy tutaj yy, Króla Buław, czyli tutaj w ogóle jest też jakaś wieża coś myśli, myśli jakby że też nieraz chce wybuchnąć jakby coś zakończyć, coś nie wiem, czy jakieś awantury macie, dyskusje widzę, ponieważ jest ta wieża, tak? Wieża to jest, że mm, mówi o wojnie, w, znaczy o, o, o sporach w, w, tym, w tej relacji, że tak dalej już nie może być, że tak dalej to w nieskończoność nie można ciągnąć, że musi coś się rozwalić, zakończyć, by nastąpiło zupełnie coś nowego. Tutaj mamy Ciebie pokazaną jako królową mieczy, osobę ostrą, która być może też, no nie powiem, że pyskuje, ale też nie, nie, nie, nie hamuje się, tak? Mówi, co myśli, mówi swoje zdanie, ale jesteś przez niego podziwiana, on Ciebie podziwia pod różnym względem, tak? Nie tylko być może twoją kobiecość, urody, ale też twoją, nie wiem, twój charakter, osobowość. No, ale jest trójkąt, pokazane są trzy kielichy, trójkąt, tak? W trójkącie się bawicie tak o w kółko Macieja, natomiast y, też widzicie jako osobę ostrą, która wie czego chce, która ma plan działania i y, jesteś przez niego na pewno podziwiana, docenia Twoje starania, Twoją, nie wiem, Twoją stabilność czy pracowitość ale bardzo duża seksualna tutaj chęć, seksualna jakby energia i y, też taka, taka jakby chęć eksplozji, chęć zakończenia tego, ponieważ tak dłużej nie można tego ciągnąć. Jest to też męczące w niektórych momentach y, i po prostu jakby powinno to się przetransformować, ten wasza, wasza relacja, ponieważ jest, Tutaj, no nie wiem, czy mieliście kudnie czy macie kudnie czy coś wybuchnie po prostu. Tutaj jesteście też kochankami, tak, jest karta kochanków. Jesteście zakochani w sobie, na pewno też on ma emocje, jest zakochany, ale jest trójkąt pokazany i przez następne trzy miesiące, no i tutaj jakaś, jakaś wieża, czyli coś powinno się u Was zmienić na pewno, przetransponować, bo Wieża mówi o tym, że jest potrzeba transformacji, zmiany, jakiegoś, jakiejś radykalnej przemiany, ponieważ tak jak teraz to się ciągnie, to nie może tak być wiecznie, ponieważ jest to w, jakimś spo, w jakiś sposób frustrujące, męczące. Takie coś mi dzisiaj tutaj karty opowiedziały. Dziękuję i zapraszam następny znaczek. Średnia tarot, zamiary Jarka w stosunku do edyty. Zamiary. Okej. Okay. Średnia tarot, okej. Okay. Zamiary Jarka do Zamiary Jarka w stosunku do Edyty. Pokażcie karty, zamiary Jarka w stosunku do Edyty. Pokażcie karty, zamiary Jarka w stosunku do Edyty. Pokażcie uh, zamiary Jarka w stosunku do Edyty. Pokażcie kochane karty, zamiary. Pokażcie kochane karty, zamiary Jarka w stosunku do Edyty. Pokażcie kochane karty. Pokażcie, kochane karty. Zamiary Jarka w stosunku do Edyty. Zamiary Jarka w stosunku do Edyty. On nie może się zdecydować. Jest znowu ta karta, którą ja nazywam Dyziomarzyciel, czyli dużo ma tutaj pomysłów, być może projektów w głowie, ale nie może się na nic zdecydować. I tylko pozostaje to w sferze obietnic czy planów. Natomiast nie może on absolutnie podjąć żadnej decyzji. Mamy kartę diabła, czyli kartę zdrady, kłamstwa, manipulacji, kartę toksyka, no przede wszystkim jest to związek zbudowany tutaj, widać na kłamstwie, na zdradzie. Osoba toksyczna lub nieszczera, która manipuluje też seksem, która chce tutaj, te, tutaj są kochankowie, którzy są skutki łańcuchami, czyli kogoś, on chce Ciebie uzależnić od siebie, czy emocjonalnie, czy seksualnie, czy psychicznie. Jest jakaś toksyczność w tym wszystkim lub po prostu jest to no nie, nie zawsze szczere z jego strony niestety, ponieważ no, karta diabła, też mamy pustelnika, że też, też on szuka niby rozwiązania, ponieważ wie, że nie może tak cały czas się dociągnąć ta relacja natomiast jest tutaj karta też narcyza pokazana jest narcystycznym on mężczyzną niestety, nie umie się zdecydować, nie umie podjąć żadnych decyzji Chce tylko powierzchownie, tutaj um, pokazuję się jego zamiary, tak, powierzchowny flirt, romans, afera czy przyjaźń plus. Powierzchowne to wszystko, ale jest tutaj um, po prostu taka, taki paść, czyli niedojrzały mężczyzna, paść kielichów, który lubi, który lubi skok w bok romanse, flirty, no owszem, lubi te wszystkie takie zaloty, nie wiem, ale lubi być również y, wolny jak rybka, nie chce planować nic na przyszłość, nie chce nic obiecywać, lubi być wolny jak rybka w wodzie i sobie pływać tak, jak on chce, tak, a nie tak, jak po prostu ktoś mu dyktuje. No i tutaj jest y, raczej y, paś Kielichów, to jest y, osoba, owszem, osoba kochanka, być może emocjonalny, czuły, ale powierzchowny, tak, bez planowania. i Osiem monet mówi o tym, że należy pracować, znaczy jego zamiary należy, być może chce on pracować nad tą relacją z Tobą, by się ta relacja w jakiś sposób polepszyła lub lepiej rozwinęła, tak, ale też jednocześnie, znaczy wie on dobrze, że jednocześnie, tak, wie on, że ta relacja z Tobą wymaga dużej mozolnej pracy, co też jest dla niego obciążające. I on chce odejść od tych uczuć, znaczy myślę, że jego zamiary jest też, nieraz zastanawia się on, czy ma odejść, czy ma to zerwać, zakończyć, skończyć, po prostu, bo jest karta tej odejścia rozstania na końcu w, w przełożeniu, czyli y, odejście, coś nowego zacząć, nowy horyzont, y, jakby nagła, nagła zmiana, nagłe przerwanie, zablokowanie, ucięcie tych y, spotkań czy tej relacji, ponieważ w jakiś sposób, no jeśli patrzymy na diabła, jeśli patrzymy tutaj na te sześć y, buław, taka karta toksyczna narcystyczna, w jakiś sposób po prostu jemu to jest dogodne, takie spotkania, tak, ale y, on nie umie się zdecydować i wie, że to jest bardzo dużo pracy nad taką relacją, co jemu się nie chce, jego to obciąża, Dlatego myśli też nieraz, szczerze mówiąc, żeby odejść. No, mam nadzieję, że tak się nie stanie w następnych miesiącach, ale mam kartę odejścia, mam kartę pożegnania, mam kartę, że po prostu yy, chciałby coś nowego zacząć, lub yy, skupić się na nowym, tak? By tutaj nie inwestować tyle. Jakby to, że. On z tego sobie zdaje sprawę, że należy inwestować i pracować nad tą relacją. Być może właśnie to go obciąża. Takie zamiary. Dziękuję i zapraszamy znaczek. Mała, Lenormand, czy Magda, Łukasz będą w relacji. Dobrze. Skup się Magduś na Łukaszu. Czy Magda i Łukasz będą w związku? No tak, w związku, w relacji to to samo. Mała, Lenormand.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 Magda i Łukasz będą w relacji? Czy Magda i Łukasz będą w relacji? Są jakieś komplikacje? Owszem, zaproś, zapraszacie na randki. Są jakieś jednak komplikacje, ale jesteście w sobie zakochani i jest słońce, czyli komplikacje mogą się wyjaśnić. Tak, będziecie w relacji. Ale może się to opóźnić niż trzy miesiące, tak? Bo są labirynty, czyli jakieś problemy, niewyjaśnione sytuacje, być może trójkąt, być może jakieś tutaj opóźnienia, ale na końcu miłość, czyli będziecie w relacji, tak. Zapraszam następny znaczek. Zapraszam, jeśli masz następny znaczek, Bibiaczku. Duża Lenormand, przyszłość relacji Edyty i Jarka. Duża Lenormand, przyszłość relacji Edyty plus Jarka. Okej. Okay. Duża Lenormand, okej. Okay.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 Pokażcie karty. Przyszłość relacji Edyty i Jarka. Przyszłość relacji Edyty i Jarka. Przyszłość relacji Edyty i Jarka. Przyszłość, relacji, Etyty i Jarka. Na trzy miesiące oczywiście przyszłość. No w przełożeniu mamy już separację, yy, jakieś tutaj jego odsuwania się, izolacja, tak? Niby, że jest zajęty pracą, niby, że coś musi przemyśleć, że nie ma czasu. Tutaj mamy jego jakby wycofanie się, blokady, tak? Następnie kochana mamy tutaj, że on zagrywa na dwa fronty, dwie kostki do gry, czyli no, granie na dwa fronty, na dwie kobiety, zagrywanie, ale będzie tu komunikacja, będzie spotkanie, tak, mam tutaj list, czyli wiadomość, mam spotkanie, przyjazd, chęć komunikacji, chęć szybkiej akcji, jeśli na przykład nie macie teraz problemu, jakieś problemy macie czy nie macie kontaktu, tutaj będzie kontakt. Zaproszenie na randkę mam, zaproszenie, spotkania widzę tutaj, głębokie uczucia widzę tutaj, Ty oczywiście marzysz, by spełnić jakieś swoje marzenia z Nim, tak, by być z Nim, ale widzę spotkania, widzę zaproszenie na, na jakąś sympatyczną randkę, sympatyczny po prostu czas. Natomiast Będą też frustracje, kłótnie, sprzeczki. Uwaga, byście po prostu nie dyskutowali w ten sposób, by się nie pokłócić, nie pożreć od razu na tym spotkaniu, ponieważ tutaj mam frustrację, stre, jakiś stres po prostu, tak? Stres, yy, niezadowolenie, też lęki są. Proszę, yy, nie umie podjąć decyzji, czego chce, czy chce pójść w prawo, czy w lewo. Stoi na rozdrożu on. Też następne trzy miesiące, Waha się, tak? którą drogą pójść, czy tą pierwszą, pierwszą partnerką, czy tu pójść w Twoją stronę, tak? które drzwi otworzyć, gdzie zostać, jest na rozdrożu, pośrodku, patrzy na te dwie drogi i nie wie co zrobić, czyli ciągle pokazuje się tutaj brak decyzji. Natomiast słońce mówi o tym, że troszkę się sytuacja może polepszyć, jeśli macie teraz rzeczywiście jakieś frustracje, dyskusje, tutaj yy, problemy, kłótnie czy jakieś no po prostu jakieś takie, takie dziw, dziwne, dziwne jakieś yy, ścierania tak, yy, czy wymiana zdań powiedzmy nawet, nie musi być od razu jakaś awantura, ale może być jakaś różna tam wymiana zdań jakiś ten, no to tutaj to będzie polepszy się, polepszy się komunikacja, polepszą się spotkania Słońce mówi o tym, że nadejdzie jeszcze pozytywny czas między Wami, że coś się wyjaśni po prostu, że coś po prostu jeszcze będzie można wyjaśnić, no ale on będzie ciągle uciekał, się izolował, tak? Ciągle będzie miał te momenty, że będzie niedostępny, będzie chciał być sam, lub będzie chciał znowu się namyślać. Także w trzech miesiąc, miesiącach przyszłość relacji widzę taką, że są spotkania, że jest komunikacja, ale pomimo to brak jego decyzji znów, działanie na dwa fronty, no ale że wyjaśnić jakieś tam ewentualnie nie wiem sprzeczki, kłótnie, dylematy no i niestety jego wycofywanie się, ciągłe niedostępność czy izolacja będzie jeszcze cały czas tutaj występować, trzeba się na to nastawić niestety, dziękuję serdecznie i zapraszam następny znaczek. Tak, czy są jeszcze jakieś pytanka? Właśnie, bardzo dobre pytanko do pytanek. Zadawajcie pytania, kupujcie znaczki, kochani. Aniu musisz kupić znaczek, na dole pod y, czatem masz znaczek dolarka tam kliknij zapłać paypalem lub w jakiś inny sposób i zadaj wtedy dopiero pytanie jak zobaczymy twój znaczek, czyli są tylko y, obsługiwane osoby, które kupiły znaczek, to jest taki y, no, system od YouTube'a także kochani moi zadawajcie pytania i kupujcie znaczki zapraszam Was serdecznie Aniu ja nie potrzebuję żadnych dat urodzenia oczywiście to tylko na wróżby indywidualne a propos zapraszam Was bardzo serdecznie na wróżby indywidualne napiszcie mi e-maila mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście na moim kanale i w filmikach, pod filmikami, w komentarzach wtedy napiszcie mi e-mail I ja powiem Wam, kiedy mam wolne terminy O warunkach Was powiadomię Takiej wróżbie indywidualnej Wtedy umówimy się na termin Przez Whatsapp Oczywiście wyślecie mi Wasze zdjęcia Daty urodzenia, pytania I będę Wam wróżyć, kochani Natomiast tutaj y, są pytania do kart za y, pomocą znaczków Kochani, także zapraszam I jeszcze, moi kochani, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału Ponieważ bardzo się kanał rozwinął Już niedługo będę miała na tym kanale, 6 tysięcy subskrybentów, bardzo się cieszę, wszyscy są bardzo serdeczni, fajni, piszecie fajne komentarze, jesteście z nami, fajna jest grupa, udana, więc bardzo zapraszam do y, subskrypcji tego kanału, będziecie wtedy codziennie mieć powiadomienia od YouTube, a. jeśli naciśniecie, tam tamten znaczek y, y, takiego dzwoneczka u góry, to wtedy YouTube będzie Wam powiedom, powie, powie, wysyłał powiadomienia codziennie o moich codziennych wróżbach, filmikach. Także zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, jak zwykle moi kochani. To jest bardzo ważne dla mnie, też dla mojej motywacji, ponieważ nieraz, no wiecie, to jest też takie zadanie domowe, żeby codziennie nagrać filmik, codziennie usiąść, codziennie nagrać. Dużo technicznych rzeczy to jest. Natomiast Wasze komentarze, które dostaję od Was, mnie inspirują i motywują do tego. Dobrze, kochani. Jeśli nie ma już więcej pytań, no to zakończymy. Dobrze, zapytamy jeszcze, kto kupił znaczek, kochani. Tak. Tak. No Dziękuję Bibiaczku za wsparcie, oczywiście zapraszamy do subskrypcji kanału, zapraszamy na lajfiki, jak się właśnie będą pojawiać, zapraszamy też, byście lajkowali, oglądali codziennie filmiki, na, no wiadomo, na emocjonalne sprawy, które są ciężkie, tak? Nieraz nie mamy odpowiedzi na różne emocjonalne sprawy, które nas dotyczą, nie wiemy co zrobić, nie wiemy co to znaczy... Karty mogą dać Wam jakieś odpowiedzi na to, po prostu dać jakąś inspirację też do innego spojrzenia na tą sprawę, na te emocje, innego zastanowienia się lub po prostu nie załamywania się w taki sposób, tak, poprzez jakieś tam problemy związkowe i tak dalej. Ponieważ w takiej grupie spotykacie wiele takich osób, które mają podobne problemy. Tak, zapraszam, dziękuję Bibiaczku, że napisałaś mój adres e-mailowy, oczywiście napiszcie mi na maila, to wtedy Wam wyślę warunki takich wróżb indywidualnych, no i wtedy powiadomię Was o terminach, tak, no bo wiadomo na święta wielkanocne będzie przerwa, niedługo są już święta wielkanocne, ferie, także, ale jeszcze jakieś tam terminy może znajdę. Także zapraszam na wróżby indywidualne, wtedy one są dokładniejsze. No i wtedy jest cały seans, prawda, z różnymi pytaniami. Dobrze, Bibiaczku, kochana, mamy jeszcze jakieś pytanka, jakieś znaczki. jeśli nie mamy znaczków, to zapraszamy na następny czacik i teraz zakończymy ok, dobrze, to zakończymy kochana, e, dziękuję serdecznie za Waszą obecność pozdrawiam Was kocham Was oczywiście, wszystkich z osobna i wszystkich razem, dziękuję Biwiaczku za pomoc, do usłyszenia na moim kanale już jutro i zapraszamy na następny liveik. oczywiście. Życzę Wam pięknego czasu przedświątecznego, wielkanocnego i pozdrawiam Was, papatki, do usłyszenia już jutro na moim kanale.